Jakby się zastanów, zastanów się, gdy okłamałeś 40 milionów Polaków w ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydają ostatnie pieniądze, żeby kupić bilet na mecz reprezentacji Polski, by nas poszukałeś.